Najważniejsze rzeczy o wielbłądzie w Minecraft. 1. wielbłądy mają 16 serduszek. Dwa, kaktusy służą do rozmnażania wielbłądów i leczą je jedno serce. 3. wielbłądy mogą przechodzić przez półtora blokowe ściany.